Jest dziś ze mną Ben Iter. Cześć, sal. Autor tego ćwiczenia pod tytułem Podstawowe twierdzenie arytmetyki. Ciekawy temat. To prawda. Mówi ono, że każda liczba naturalna większa od 1 da się zapisać jako iloczyn liczb pierwszych. Czyli że mnożąc odpowiednie kombinacje liczb pierwszych, można uzyskać dowolną liczbę. Ta strona pozwoli nam to zrobić. I że jest tylko jedna kombinacja. Tak, tylko jedna kombinacja dla każdej liczby. Ale każda liczba ma swoją kombinację. Ciekawe. W zadaniu mamy rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 42. Przy czym mówiąc rozłożyć na czynniki pierwsze, masz na myśli znalezienie kombinacji liczb, których iloczyn wynosi 42. Liczb pierwszych. Dlatego mamy tu same liczby pierwsze. Liczby pierwsze od 2 do 13. Czytamy. Za pomocą strzałek zmień potęgę każdej liczby pierwszej. Potęga mówi, ile razy używamy danej liczby pierwszej. W Akademii jest wiele filmów na temat potęg, ale w skrócie potęga określa, ile razy mnożymy liczbę przez siebie. Można to tak rozumieć. Właśnie o to tu chodzi. Mnożymy 1 przez 2, 0 razy. Dlatego wynik to 1. Jeśli pomnożymy raz, wyjdzie 2. A jeśli dwa razy, wyjdzie 2 razy 2, czyli 4. Mamy rozłożyć na czynniki pierwsze 42. Myślę, że skorzystamy z podpowiedzi, skoro dałeś taką możliwość. Proszę o podpowiedź. Zobaczmy, co nam mówi. Narysuj drzewo czynników pierwszych, aby rozłożyć liczbę. Przez jakie liczby pierwsze dzieli się 42? Chodzi o to, żeby pomyśleć, jakie liczby są dzielnikami 42. Zacznijmy od małych liczb. Tak jest najłatwiej. 42 jest parzysta, dzieli się przez 2… Zobaczmy, czy 2 będzie w podpowiedzi. Jest. Powinniśmy byli policzyć to sami, ale już wiemy, że 42 dzieli się przez 2, dając 21. 42 to 2 razy 21. Ale to jeszcze nie koniec, bo 21 nie jest liczbą pierwszą. Musimy szukać dalej. Tak. 21 nie jest pierwsza. 21 nie dzieli się już przez 2. Nie. Więc dwójki mamy z głowy, zaznaczę tu, że mamy jedną dwójkę. 21 dzieli się przez 3. To prawda. Pomyślmy, 21 można rozłożyć na 3 razy 7. Zgoda. Zobaczmy twoją podpowiedź. Obie to liczby pierwsze. Proszę o podpowiedź. Tak, 3 i 7. I koniec, bo to same liczby pierwsze. Właśnie. Mamy więc jedną dwójkę, jedną trójkę i siódemkę. 2 razy 3 razy 7 równa się 42. I koniec. Przechodzimy tutaj. Użyj strzałek, aby zmienić swoją odpowiedź. Nie, tego nie muszę. Już to zrobiłeś. A więc sprawdź odpowiedź. Prawidłowa. Kolejne zadanie. Dwa listki, bo skorzystaliśmy z podpowiedzi. Została nam tylko jedna, ale nie przejmujemy się. Kolejne zadanie. Zobaczmy, co będzie. Rozłóż na czynniki 21. Już to robiliśmy. No właśnie, jedna trójka i jedna siódemka. I gotowe. Następne zadanie. 18. 18 dzieli się przez 2. To prawda. Policzę w pamięci. To jest 2 razy 9. W razie czego są podpowiedzi. No właśnie, można z nich korzystać. Narysuj drzewo czynników pierwszych, aby rozłożyć liczbę. 2 razy 9. Liczba 9 nie jest parzysta, ale nie jest też pierwsza. No właśnie. Nie dzieli się przez 2, ale przez 3 się dzieli. Podpowiedź, i już wiemy, że 9 równa się 3 razy 3. 3 to liczba pierwsza, więc to koniec. Mamy więc jedną dwójkę, a przez 3 mnożymy dwukrotnie. To będzie 2, 1 raz i mnożymy przez 3 dwa razy. 3 razy 3 to 9, a 2 razy 9 to 18, i to nasz wynik. Nie udało nam się obalić podstawowego twierdzenia arytmetyki. To prawda. Bardzo fajne ćwiczenie. <laughs> Dziękuję.